Jako drugi na naszej scenie w autorskim utworze skomponowanym specjalnie na tę okazję Marek Koper i jego niecodzienność. Dzieci, że to potencja, Którą możemy Wierzyć w nic się nie da się. Trzeba czymś kierować się. Czy jest Czy śmieszne, czyż nie? Czyż nie? niż nie? Czyż Że Czyż nie? Czyż nie? Czyż nie? Czyż nic Czyż nie? da nie? Czyż nie? Czyż nie? da nie? da nie? Czyż nie? nie? nie? nie? nie? Tak, tak, się tak, tak, tak, tak, tak, do tak,